Dziwności losu, czasami tak zawiłe Co mam zrobić, gdy biję się z myślami? Kroczę odpowiednią ścieżką wydeptali ludzie Zabłądziłem znowu między różnymi drogami Wije się jak ten wąż, aby przetrwać w ciemnym lesie A w tym lesie różne rzeczy działy się, dzieją się, różne dźwięki słyszę Nic nie widzę, nic nie mówię, muszę to zatrzymać dla siebie To co wiem Jakie wyście z niego jest, szukam cały dzień Gdzie są jakieś zdrowe z kasy, niebogłosy krzycza. Cała reszta tak jak ja, postępuję przeciw swojej etyce Nic nie powiem, nic nie słyszę, nic nie widzę Potrzebuję pomocy, zaistniałej sytuacji Nie jest lekko, dobrze wiesz, dobrze wiesz jak to jest Czuł ten lęk, kiedy gaśnie wiara w siebie I to wszystko dzieje się, przez to jedno wydarzenie Czemu ten świat, zmienia tak nas? Przełamiemy wszystkie granice Znajdę sens Przecież kiedyś mocno wierzyliśmy Lecz, lecz Ktoś zburzył nasze piękno, które tworzyliśmy Poglądam z dachu bloku I już nie zdziwię się jak to jest Powiedz mi, zdarza się z dnia na dzień Wszyscy mieli wiarę na to lepsze Jutro gdzie, gdzie podziało się Nikt już nie wie co, szykuje życiem Nagle wszyscy zamilkli. czuję ten strach, czuję strach Zrobi się gorąco jak w tym piekle Każdy ma dość, Właśnie czuję gniew, czuję gniew, chcę coś zrobić z tym, lecz ja też Czemu ten świat zmienia tak nas? Przełamiemy wszystkie granice, znajdę sens Przecież kiedyś znów wierzyliśmy, lecz, lecz Ktoś burzył nasze piękno, które tworzyliśmy Ciemność nastała, czy to jest już noc? Kiedy wyjście znalazłem, widzę przestrzeń, było pełno drzew Teraz widzę tylko puste pole Niczym biała karka. zapisuje nowy rozdział Chyba muszę uciec stąd, nic już nie zrobię Tyle pytań mam, odpowiedzi nie usłyszę Powiedz jak to jest, złamać człowieka Mają ludzie wyjebane, a ich wspierasz? Czemu ten świat zmienia tak nas? Przełamiemy wszystkie granice, znajdę sens Przecież kiedyś mocno wierzyliśmy Lecz, lecz, lecz ktoś zburzył nasze piękno, które tworzyliśmy lecz. Jeszcze raz tłumacz mi, czemu zrzucasz balast ten? Za swe błędy i porażki na kogoś innego Co chce, pomóc ci, a ty czujesz lepszym się? Winy swoje zwalasz tak jak konia na kogoś Wszystkie czyny wrócą do ciebie i przypomnę Życie jest jak karma, wszystko do nas wraca rzucasz bumerangiem, zawraca leci do ciebie, wystawiasz rękę ale trafi on cię w głowę czemu ten świat zmienia tak nas? przełamiemy wszystkie granice, znajdę sens przecież kiedyś mocno wierzyliśmy lecz, lecz ktoś zburzył nasze piękno, które tworzyliśmy, staram się zmieniać swoim życiu, co jest złe uczę się na błędach, a to ciężkie jest ciężkie jest, wnioski ciągle wyciągam, dają mi naukę Abym lepszym stawać się, mimo tego syfu Ktoś ma lepszy start, przychodzę obojętnie Temu zapierdalam, póki nie padnę, ej Temu zapierdalam, by pokazać, że nie trzeba mieć Aby dobiegł na sam szczyt wiem, że paną pisze Czemu ten świat, zmienia tak nas Przełamiemy wszystkie granice, znajdę sens Przecież kiedyś mocno wierzyliśmy, Lecz, lecz Ktoś zburzył nasze piękno, które tworzyliśmy A może lepiej tak, był upaść jak wrak Stracić swoje reszki szans, reszki szans, tak Tak na które pracujemy długi czas, aby zmieniać świat Ale dalej mam nadzieję, która płonie we mnie Aby lepsze jutro nastało, otworzę własny plan I tak będę dożył do niego, ślad po sobie zostawiam Krok po kroku jestem coraz bliżej celu, brat Choć człowiekiem tylko jestem Jestem Czemu ten świat Czemu? zmienia tak nas? Przełamiemy wszystkie granice, znajdę sens Przecież kiedyś mu snu wierzyliśmy, lecz, lecz Ktoś zburzył nasze piękno, które tworzyliśmy Razem będzie prościej, razem damy radę Wiem, że skroslam temu, co przygotuje los Bóg wystawia często nas na próbę Chodzi, nie wiem kiedy tego się spodziewać Pozostaje mimo wszystko czujny to test C Kupię tłumaczenie, okazuje się być trafne Temu chcę być gotowym na to wszystko bracie Czemu ten świat zmienia tak nas? Przełamiemy wszystkie granice Znajdę sens, przecież kiedyś mocno wierzyliśmy. żyliśmy Lecz, lecz ktoś zburzył nasze piechno, które tworzyliśmy Wiele twarzy widzę, które z nich prawdziwe Każdy ma maseczki, jak rozpoznać fałszywe Popatrzę prosto w oczy i już będę wiedział Kim tym będzie jesteś w tym będzie jestem ja.